deflacja oznacza obniżkę cen, czy też ogólny spadek poziomu cen dóbr i usług. Albo, skoro wzrostem poziomu cen jest inflacja, to deflację można uważać za inflację ujemną. Wcielmy się w człowieka z Urzędu Statystyki Pracy, który próbuje obliczyć wskaźnik CPI. W jednym okresie, nazwijmy go okresem 1, Mamy wskaźnik CPI dla konsumentów miejskich, przytaczany najczęściej. Tu jest koszyk dóbr. Niech znajdzie się w nim mieszkanie. Będzie tu mieszkanie. Zrobię to porządniej. Jest więc mieszkanie, transport, paliwo, może być też rozrywka i tak Powiedzmy, że ten koszyk dóbr w okresie 1, to uproszczenie, Kosztuje konsumenta miejskiego przeciętnie 100 dolarów. Przechodzimy do okresu 2. Rozpatrujemy ten sam koszyk dóbr. Może zrobimy korekty, usuniemy rzeczy przestarzałe, a uwzględnimy nową technologię. O korekty można się spierać, ale przy założeniu, że reszta się nie zmienia, ten sam koszyk dóbr kosztuje teraz 98 dolarów. Więc całkowity koszt dóbr i usług dla takiego przeciętnego konsumenta zmalał o 2 dolary. Możemy też powiedzieć, że jest inflacja ujemna. Minus 2%. A to po prostu inny sposób wyrażenia, że… inny sposób wyrażenia, że nastąpiła deflacja. Deflacja nie jest normą, zwłaszcza dla gospodarek rozwijających się w trybie, w którym działają nasze systemy gospodarcze, ale się zdarza. Najnowszy i najbardziej znany przypadek deflacji to Japonia. Głównym powodem, dla którego deflacji nie lubią ekonomiści, zwłaszcza przedstawiciele banków centralnych, jest fakt, że trudno kontrolować gospodarkę, czy napędzać ją samymi stopami procentowymi lub samym drukowaniem pieniędzy. Wrócę do tego w następnych odcinkach. Chociaż deflacji nie obserwujemy zwykle w całej gospodarce, to pojawia się ona często w pewnych sektorach, najczęściej w sektorze technologii. Dotyczy to głównie sprzętu. Każdy z nas kiedyś kupił laptop, a potem, po paru miesiącach, teraz kupujecie laptop za 1000 dolarów, a za pół roku, za 6 miesięcy, widzicie taki sam laptop za dolarów. 500 dolarów. Technologia rozwija się tak szybko, że firmy już taniej wyprodukowały tyle samo pamięci i mocy obliczeniowej. Albo za tyle samo pieniędzy kupicie więcej pamięci, mocy obliczeniowej itd. To dotyczy laptopów, telewizorów, telefonów i wszystkiego innego.